zapytanie mojego widza. Witam, jestem w trakcie ubiegania się o koncesję na sprzedaż broni i amunicji. Proszę informację, czy mogę u Państwa, a konkretnie w mojej przychodni wykonać badania lekarskie, psycholog, psychiatra i otrzymać y, stosowne zaświadczenie. Pozdrawiam. I Nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i musisz wiedzieć, że kluczowym jest tutaj artykuł 11, ustęp pierwszy i drugi Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią w przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. I nieco parafrazując ten artykuł 11 jako przedsiębiorca masz z wnioskiem, o którym mowa na wstępie, przedłożyć orzeczenia lekarskie i psychologiczne, które stwierdzają brak przeciwwskazań do kierowania działalnością objętą zakresem twojej koncesji oraz oczywiście dokumenty potwierdzające wykształcenie masz mieć co najmniej średnie i przygotowanie zawodowe do kierowania działalnością określoną w koncesji. I oczywiście, y, to wszystko takim żargonem fachowym ma być wystawione dla osób umocowanych do kierowania działalnością koncesjonowaną, czyli artykuł 8 ustęp 1 ustawy. Dużo bełkotu prawnego, ale mam nadzieję, że jak jesteś w temacie to się nie zniechęciłeś. Natomiast, Wracając do spraw lekarskich i psychologicznych, te orzeczenia muszą być wydane na drukach stanowiących załączniki do rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 22 sierpnia 2002 roku w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą, albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Jak chcesz sobie znaleźć dziennik ustaw, to jest y, numer 150 pozycja 1246 czy 1246 I jedna bardzo ważna rzecz, orzeczenia, które wystawi ci mój psycholog lub y, mój psychiatra, y, lub inny psycholog czy psychiatra uprawniony, są ważne tylko trzy miesiące od daty ich wystawienia. Także nie rób tego jeżeli planujesz coś takiego, tą koncesyjną działalnością zajmować się za rok. Jest to rzeczywiście troszeczkę za wcześnie. I mogę Cię tylko zapewnić, że pracują u mnie wszyscy wymagani przez organ koncesyjny specjaliści, a stosowne orzeczenia po prostu według aktualnie obowiązującego wzoru wystawiam po takim kompleksowym badaniu, szybkim badaniu, praktycznie w ciągu jednej godziny, no wiadomo, może to być półtorej godziny, jeżeli tam psychologiczne badanie proszę, troszeczkę pójdzie Ci wolniej. Natomiast podstawą mojego sukcesu i w sumie Twojego jest obecność wszystkich na miejscu, czyli psychiatra, psycholog w jednym czasie. I domyślam się, że jak jesteś przedsiębiorcą, to lepiej swój czas spędzisz w swojej firmie załatwiając jakieś kontrakty na broni i amunicję, niż łażąc po lekarzach, nawet takich sympatycznych jak ja, także y, więcej informacji uzyskasz po kliknięciu w link znajdujący się w opisie do tego wideo. Także mówił Darek Kraśnicki, lekarz specjalista medycyny y, transportu z Wrocławia, jak interesuje Cię więcej materiałów na temat badań do broni, badań do y, koncesji na broń, amunicję, po prostu tutaj masz kolejny filmik, natomiast jeżeli się generalnie interesują materiały z medycyny, pracy, badań kierowców, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał. I tutaj to kółeczko to jest link do tego prowadzący.